Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, zapytanie internauty odnośnie badań lekarskich którym, odnośnie badań lekarskich w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i za trzy dni internauci mija okres jednego roku, kiedy miał to prawo jazdy zrobione, ale w tym czasie oczywiście badań sobie nie zrobił, chociaż miał na to tak ustawowo miesiąc No i internauta zapytuje, co się stanie, jeżeli badania wykonam dopiero za dwa tygodnie i wtedy się zgłoszę do wydziału komunikacji o wydanie prawa jazdy z góry Dziękuję za odpowiedź Harek Szczęście w nieszczęściu, że małe opóźnienia nie mają wpływu na tą całą sytuację No. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy mają tak długie terminy oczekiwania, że te terminy kilkumiesięczne, czy badania za kilka miesięcy są normą. Natomiast Wydziały Komunikacji udają, że się nic nie dzieje i traktują to jako usprawiedliwienie. Oczywiście nie, nie zachęcam do zwlekania z tymi badaniami, zrób to z od razu, miej to z głowy. Ale dlaczego? Przykładowo, zbadasz się w ciągu miesiąca, wyszło ci coś negatywnego, masz jeszcze czas na poprawkę, czyli powiedzmy za rok możesz się znowu zwrócić. Natomiast jeżeli ci wyjdzie negat po roku, no to tracisz następny rok, także nie jedna osoba już w ten sposób prawo jazdy straciła, tylko poprzez odwlekanie w nieskończoność badań. No Różne są tego powody, czasem brak kasy, czasem typowo po polsku robienie wszystkiego, na ostatnią chwilę. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie wejdź na mojego wideobloga, badania lekarskie kierowców.pl. Jest tam newsletter, do którego możesz się zapisać, i cyklicznie otrzymywać opis innych podobnych sytuacji związanych z alkoholem u kierowców.